można przetłumaczyć na język polski jako obrońca, adwokat lub pocieszyciel. Jezus nie chciał pozostawić nas samotnymi. Posyła nam swojego ducha jako nauczyciela, obrońcę i pocieszyciela. Jezus jest obecny w nas na sposób duchowy, w swoim słowie. Jego duch przybywa i działa w naszym wnętrzu, jeśli trwamy w Jego słowie, w słowie Jezusa.